na odcinku z Minecraft Kreatywny Dzisiaj będziemy kończyć to, czego nie skończyliśmy w poprzednim odcinku. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę oraz udostępnijcie ten film znajomym. Dobra Wejdźmy już do filmu A to jest tydzień z Minecraft Kreatywny, to będziesz do właśnie kolej do tego piątku. Bądźcie na bieżąco przy wszystkich filmach. Żeby nie przegapić mojego kanału, to proponuję zasubskrybować. No, właściwie dzisiaj będziemy budować e, kamienicę taką. No, właściwie we większości tutaj, wszystkie domy to będą kamienice jakieś. Nie wiem. Właściwie to może być szpital, twy. Czy... Właściwie twy. nie wiem. co ty robisz? Dobra, mam problemy techniczne. Yy, dobra. Bo tam już yy, nie wiem. Będzie to hmm, szpital czy przychodnia? Dobra. Taki szpital mniejszy można powiedzieć. Albo przychodnia. Dobra, nie wiem. <grych> Dobra. Będziemy dzisiaj się też właśnie... A, już ode mnie... Tym... Yy, właśnie budowaniem tego domu. Kolejny, właściwie to będzie tydzień budowania tej części tutaj miejskiej która jest tutaj w tym miejscu Nie wiem, dzisiaj jest wtorek, to może środa, czwartek, pięt... To jeszcze trzy dni to tak, nie wiem, może z dwa budynki wtedy zbudujemy w tworaj niestety nie mogłem mieć, nie mogło być odcinka w niedzielę, bo właśnie robiłem tą animację do piosenki Line to Me. Który jest autorstwa CG5, więc nie było akurat w niedzielę filmów. A chciałem naprawdę yy, zrobić, ale nie miałem czasu niestety. Odcinki yy, właśnie w tym tygodniu będą albo, albo o 12... Yy, 12... 15 oraz 16:00 zawsze. bardzo Wam polecam, żebyście byli na tych wszystkich odcinkach. Wiecie, że, że mam taką reakcję, już. We zawsze, kiedy nagrywam, muszą być jakieś powiadomienia. To jest dziwne. Zawsze coś dostaje. Jakieś powiadomienia, no. to mnie tak nie powinno być. A, to tutaj nie może być ściana. Brawe, znowu źle plamy. No to jakie mam zrobić to mieszkanie? Może jakoś tak? O. Chyba to będzie dobry pomysł na zrobienie tak właśnie. Trochę małe to będzie mieszkanie, w takim razie już. A kamienica duża. Jak Jak ten twarz szybko leci? Wow. Dobra, to tu będzie... To chyba tu będzie można zrobić coś takiego i te No dobra. Czyli tutaj będę musiał to zrobić. A tu będzie można zrobić schowek, pod schodami. Ale fajnie mi się tutaj zgrało właśnie. Za tą ścianą. Zgrało? Mój język polska bardzo znowu piękny. Gzda. <gry> Albo... moje język polska bardzo piękny? Nie do znowu się plan. Znowu to samo. <ścoughs> Co na poprzednim odcinku? Wola Boga. No nie wiem. Nie no naprawdę szybko ten czas leci na tych odcinkach. A, przypominam, że 6 kwietnia Roxanne B wraca yy, na swój kanał, a 5. Mm, Iris zaczyna z kana na kanale nagrywać. Wow. Dwóch youtuberów przychodzi yy, prawie w wyciągu jednego dnia prawie już tak. Jednego dnia przychodzi youtuber znany z mojego kanału, a potem yy, drugi youtuber, który był bardziej znany na YouTubie. Nie no, to jest... To jest tak dziwne. ...że szok. Wiecie chyba dlaczego to ciągle... ...wchodzę. No chociaż właściwie bym mógł robić miniaturki w X-Recorder, bo jest taka możliwość, ale no niestety ja nie mam jakby za bardzo no, że tak powiem miejsca na swoim urządzeniu a jak się nie ma miejsca to nie można A, szkoda. I chyba w ogóle już tutaj ściana się nie przyda. Ta lampa. Bardziej gdzieś już tu. Dobra. Nie no. Trzy albo... O, mój Boże. Już 46 jest, a jeszcze film. A o 16 film musi ten wlesić już. O, nie. Ej, nie wiem, co ja się wyrobię żeby wam wpuścić ten film o, równe o 16 A bardzo bym chciał się wyrobić. Bo to by było źle, jakbym wpuścił trochę później, niestety. A ja lubię być punktualny. Dobra, tu będzie mógł być chyba lepiej, taki lepszy już na górze pokój. Mieszkanie lepsze. Takie. Co ja tymi drzwiami wymachuję? O. Dobra. W kolejnym odcinku będziemy meblować ten dom. Ale jak na razie jeszcze muszę skrać. A zrobimy efekt, że to jest stary dom. Żeby nie... Co nie niegdzie były tutaj już takie... O! To będzie fajniejszy efekt. No bo dobra. dobra. zajmiemy się już na następnym filmie. A teraz już nie. Wystarczy właściwie, że teraz dokończymy. Tutaj, to nie wiem, czy w tym tygodniu będę mógł robić jakiekolwiek animacje, jak mam yy, właśnie nagrywać te filmy, tak. może jutro się pojawi z rana yy, jeszcze jakaś animacja Bo będę miał trochę czasu, bo nawet z rana, żeby to zrobić. Dobra. Stawię żeby i kończę film. A jeszcze. Dobra, drzwi w stronę stawię następnym razem. Dobra. No to pa!